Cześć, nazywam się Tarek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny i pracy z Wrocławia i dzisiaj w zasadzie bardzo, bardzo krótki hangout odnośnie badań do pozwolenia na broń. Jak pamiętasz, są to badania lekarskie, które kończą się wydaniem orzeczenia oraz badania psychologiczne przez psychologa uprawnionego, które też tym wydaniem orzeczenia się kończą. Zapytanie mojego widza, Witam, mam pytanie odnośnie pozwolenia na broń. Doktor wydaje orzeczenie dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Czy trzeba zrobić jeszcze jakieś dodatkowe badania oprócz badań psychiatrycznych? Jaki jest koszt tych badań z poważaniem Patrycja? Otóż w mojej Przychodniej Medycyny Pracy na Żernickiej 215 oraz psychologii, Pracowni Psychologii Transportu na Kmicica 3 Wykonasz kompleksowo wszystkie badania, czyli jakie to są badania, a mianowicie jeżeli chodzi o lekarskie, jest to badanie psychiatryczne, badanie okulistyczne, badanie lekarza uprawnionego do badań kandydatów i osoby do pozwolenia na broń, czyli mnie osobiście. Jeżeli coś tam dodatkowo potrzebuję, to Ci to zlecę. No i... Dochodzi do tego oddzielna konsultacja, a w zasadzie badanie lekarza, psychologa uprawnionego do badań na broń i taki to psycholog też wydać to orzeczenie. Maksymalnie zajmuje to dwie, no, trzy godziny, jeżeli tam powiedzmy, za bardzo się ktoś nie śpieszy. Jaki jest koszt tego wszystkiego? Y jest to 400 zł za wszystkie badania, jakie są potrzebne do pozwolenia na broń. Czyli jeszcze raz powtarzam, trzech lekarzy, jeden psycholog uprawniony, dostajesz dwa orzeczenia, czas wykonania około 2 godziny. Jeżeli jesteś zainteresowany, musisz po prostu zadzwonić pod numer 601, 775-123. Powtarzam 601-775-123. Badania odbywają się na Żernickiej 215. Także na tym kończę. Patrzę, czy ktoś ma tutaj jeszcze jakieś do mnie zapytania na hangoucie. No niestety nie ma, także hangoucik jest krótki. I zapraszam Cię na Żernicką 215.